Zapominamy o tym, co dzieje się wokół nas. Jakby to jest dla nas tak normalne i oczywiste, że mamy wrażenie, że tego nie warto fotografować. Jest w miarę równej. I gramy.